Cześć, z tej strony Kamil z Telecube. Dziś opowiem Ci jak przenieść swój polski, firmowy numer stacjonarny lub komórkowy do sieci Telecube. Zatem zaczynamy! Jeśli chciałbyś korzystać z naszych usług i prezentować się numerem, który jest dobrze znany Twoim klientom, ale obecnie jest w innej sieci niż Telecube, nic nie stoi na przeszkodzie, gdyż możesz go w łatwy sposób, bezpłatnie i najczęściej w miarę szybko przenieść do naszej sieci. Przenosimy do Telecube polskie numery stacjonarne i komórkowe od każdego polskiego operatora, który ma taką możliwość. Realizujemy to bez zbędnego obciążania Ciebie. Wystarczy jedynie, że wypełnisz w panelu klienta Telecube prosty formularz i złożysz u nas stosowny wniosek, a my dopełnimy wszelkich formalności, z Twoim obecnym operatorem. Ważne! Dokumenty dotyczące przeniesienia Twojego numeru prześlij wyłącznie do nas. Jeśli wyślesz je do Twojego obecnego operatora, może on odmówić zrealizowania procesu przeniesienia. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że najczęściej, a czy nie zawsze, wypowiadamy umowę tylko na numery telefoniczne. Jeżeli zatem u aktualnego operatora korzystasz także z innych usług, takich jak np. internet czy telewizja, skontaktuj się z Twoim operatorem i sprawdź warunki ich wypowiedzenia. Może się okazać, że Konieczne będzie, żebyś je wypowiedział samodzielnie u swojego operatora poprzez osobne wypowiedzenie. Pokażę Ci teraz, jak wygenerować wniosek o przeniesienie polskiego numeru do naszej sieci. Przejdźmy zatem do panelu klienta TeleQ. Po zalogowaniu się na swoje konto, przejdź kolejno do zakładek Wirtualna Centrala, a potem Numery telefonii”. Następnie wybierz Przenieś numer do sieci TeleQ i kliknij zielony butonik „Złóż wniosek o przeniesienie numeru. W wyświetlonym pop-upie wprowadź numer, który chcesz przenieść do TeleQ. Po wpisaniu numeru automatycznie zostanie uzupełnione pole przy Obecny operator. Aby potwierdzić zgodność zaznacz checkbox przy Potwierdzam, że wyżej wymieniony podmiot jest moim obecnym operatorem, z którym dokonuję rozliczeń. Jeżeli jednak operator został błędnie wczytany wprowadź ręcznie jego nazwę. W kolejnym kroku wskaż datę przeniesienia numeru oraz wybierz rodzaj umowy z obecnym operatorem. Jeżeli współpracujesz na zasadzie zasilania konta w formie doładowania, zaznacz opcję Prepaid na doładowanie. Jeśli jednak otrzymujesz okresowe faktury za usługi telekomunikacyjne powiązane z numerem, który chcesz przenieść, lub po prostu posiadasz podpisaną umowę abonamentową z obecnym operatorem, zaznacz opcję Postpaid – Cykliczne faktury. Następnie wskaż, kto reprezentuje Twoją firmę. W tym miejscu wybierz z listy, czy wniosek składany jest przez właściciela numeru lub zarząd, czy przez osobę działającą w ramach załączonego pełnomocnictwa. Jeżeli działasz na mocy upoważnienia, wraz z wnioskiem prześlij nam stosowne pełnomocnictwo. W ostatnim kroku wybierz jeden z trzech trybów przeniesienia. Pierwszy z nich to jak najszybciej bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym przypadku numer zostanie przeniesiony do naszej sieci do dwóch dni roboczych od zawarcia z nami umowy. Warto jednak pamiętać, że obecny operator może naliczyć opłatę abonamentową oraz domagać się zwrotu przyznanej ulgi w postaci kar umownych za przedwczesne rozwiązanie umowy. Kolejna opcja to przeniesienie na koniec obecnej umowy do jej końca zostało mniej niż 120 dni. Jest to tryb, który warto wybrać w przypadku, gdy posiadasz z obecnym operatorem podpisaną umowę na czas określony i chcesz od razu po jego upływie przenieść numer do nas. Warto zaznaczyć, że z tego trybu można skorzystać tylko jeżeli do końca umowy zostało mniej niż 120 dni. Ostatnia z opcji to przeniesienie z zachowaniem okresu wypowiedzenia zgodnie z regulaminem obecnego operatora. W tym przypadku przeniesienie numeru nastąpi na koniec okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożone zostało wypowiedzenie umowy z Twoim obecnym operatorem. Tutaj, tak jak przy opcji jak najszybciej, obecny operator może domagać się zwrotu ulgi w postaci kary umownej za przedwczesne rozwiązanie umowy. Jeśli z z obecnym operatorem współpracujesz na zasadach umowy prepaidowej jedyną opcją przeniesienia jest tryb jak najszybciej. Po uzupełnieniu wszystkich powyższych pól przejdź dalej klikając buton stwórz wniosek. W wyświetlonym pop-upie pojawi się podziękowanie za utworzenie wniosku oraz informacja o dalszych krokach jakie należy podjąć aby przeniesienie numeru doszło do skutku. Przypominamy abyś nie wypowiadał samodzielnie umowy z obecnym operatorem. Jeśli już to zrobiłeś prosimy o wycofanie wypowiedzenia gdyż w takim przypadku Twój obecny operator może odmówić nam przeniesienia numeru do sieci Teleki. Przejdźmy zatem do przygotowanego przez nas wniosku. Pobierz go klikając link do pobrania lub butonik pobierz wniosek, a następnie zapoznaj się z nim. Jeśli znalazłeś w nim błąd, popraw go i wygeneruj nowy wniosek. Pamiętaj, że wszelkie informacje podane we wniosku muszą być zgodne z informacjami posiadanymi przez Twojego obecnego operatora. Jeżeli wszystkie zawarte we wniosku dane są poprawne, wydrukuj go i podpisz w wyznaczonym miejscu. Następnie prześlij skany podpisanego wniosku na nasz adres mailowy info@telecube.pl. Jeśli podpisujesz dokumenty na mocy upoważnienia udzielonego przez właściciela lub zarząd, pamiętaj o przesłaniu wniosku wraz z dodatkowym pełnomocnictwem. Odginały dokumentów możesz wysłać na adres naszego biura w późniejszym terminie wraz z podpisaną umową na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Prawidłowo wypełnione wnioski przekażemy w Twoim imieniu do Twojego obecnego operatora. Jeśli zostaną one dostarczone nam dni robocze po godzinie 14.30 lub w dniach, w których nie pracujemy, wysyłamy je najczęściej w najbliższym dniu roboczym. Datą bazową, na podstawie której obecny operator ustala termin przeniesienia, jest dzień, w którym wysyłamy do niego wniosek o przeniesienie, a nie data wypełnienia wniosku, co jest szczególnie istotne, gdy na przykład wybrałeś tryb przeniesienia zgodnie z okresem wypowiedzenia. Po złożeniu przez nas dokumentów u Twojego obecnego operatora ma on obowiązek wyznaczyć nam datę przeniesienia. Gdy tylko otrzymamy tę informację, skontaktujemy się z Tobą i przygotujemy dla Ciebie niezbędne dokumenty. Abyśmy mogli zrealizować przeniesienie, dokumenty te muszą zostać do nas dostarczone minimalnie. Minimum dwa dni robocze przed planowanym terminem przeniesienia. W przeciwnym wypadku przeniesienie zostanie zrealizowane w terminie późniejszym. W dniu przeniesienia numeru do naszej sieci zostaniesz przez nas poinformowany SMS-em lub mailowo o rozpoczęciu świadczenia usług związanych z tym numerem. I to już wszystko. Wiesz już jak wygenerować wniosek o przeniesienie numeru do sieci Telecube? Zachęcam Cię do obserwowania naszego kanału na YouTube, na którym znajdziesz inne filmy poświęcone usługom oferowanym przez Telecube.